Pomnik Mickiewicza w Krakowie Z tyłu sukiennice Widoczki prześliczne O, słyszymy hejnał Mariacki Tłumy turystów Kościół Mariacki I pewnie gdzieś tam jest pan Hejna Lista. Idziemy w kierunku Kościoła Mariackiego.